Dzień dobry, nazywam się Kaprysia, jestem wolontariuszką Fundacji FAIR i chciałabym dzisiaj Państwu przybliżyć e, zupełnie nowe rozszerzenie do Chrome, które nazywa się Funkify. E, to rozszerzenie umożliwia korzystanie ze stron i interfejsów oczami użytkowników o różnych specyficznych umiejętnościach oraz niepełnosprawnościach. Funkify jest tworzone przez zespół ekspertów zajmujących się tematyką użyteczności i dostępności ze Szwecji, ale jest ono zupełnie dostępny dla nas w Polsce. Jedynym warunkiem korzystania tutaj z tego rozszerzenia jest znajomość języka angielskiego, gdyż rozszerzenie właśnie w tym języku działa daje ono możliwość zapoznania się z opcjami umożliwiającymi symulację zarówno problemów związanych ze wzrokiem czy też motoryką, ale również i wielomodalnymi doświadczeniami osób ze z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy na przykład zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, na przykład z deficytem uwagi. Większa część filtrów, którą dzisiaj tu Państwu zaprezentuję jest darmowa, za niektóre trzeba zapłacić, jednakże uważam, że to narzędzie w wersji darmowej daje bardzo dużo różnorakich możliwości i warto się nim zainteresować. Żeby go ściągnąć musimy wejść na stronę Funky Fine i skorzystać z tego przycisku ściągnij. Gdy klikniemy ten przycisk, przeniesiemy się do Chrome Web Store, gdzie za darmo, jak już wspomniałam, można sobie pobrać to, to rozszerzenie. I teraz tak, w momencie, w którym to rozszerzenie pobierzemy, ono będzie nam się tutaj pojawiać na pasku. Teraz zaprezentuję Państwu kilka, kilka wybranych, wybranych filtr, filtrów z których można skorzystać. Te filtry są termowe. Te filtry są płatne, jednakże przy pierwszym po pobraniu tego rozszerzenia będą mogli Państwo kilka razy z nich, z nich skorzystać, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Dla przykładu symulator związany z dyslekcją. Tutaj oczywiście mamy też bardziej specjalistyczne, specjalistyczne suwaki. W momencie, w którym Państwo zainstalują, to rozszerzenie będą sobie mogli tutaj dostosować tą wizję. Przejadę trochę niżej, gdzie jest więcej tekstu, żeby zaprezentować, jak to wygląda. Kolejne Rozszerzenie pokazuje problemy z korzystaniem z kursora. Mamy tutaj kolej, z kolei kilka różnych filtrów związanych z trudnościami, zwią z trudnościami związanymi z narządem wzroku. Państwo widzą, symulator daje kilka ciekawych możliwości. Warto też zauważyć, że w przypadku tych filtrów możemy również przeczytać więcej o tym, o tym symulatorze, czego on dotyczy. Myślę, że w korzystaniu z tego rodzaju symulatorów na przykład z uczniami w szkole, bądź z dziećmi, albo jeżeli my chcemy się czegoś więcej dowiedzieć, jest to bardzo cenne. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do zainteresowania się tym rozszerzeniem.